Włożymy baterię typu AA do koszyka. Minus do sprężynki, a plus po przeciwnej stronie. Baterie będą się dobrze trzymać i dociążą robota. Zapewnią energię do sprawdzenia obwodów, a potem zasilą żuczka. Rozdzielmy przewody, by nie doszło do zwarcia. Wkraplamy gorący klej w rogi przy przewodach. Krople wielkości połowy dwugroszówki. Jednobiegunowe, dwupozycyjne przełączniki umieścimy tak, by były prostopadłe do siebie. Wewnętrzne styki u góry przełączników mają być połączone. Jesteśmy gotowi do następnego etapu.